Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście Bliskie już jest królestwo niebieskie. Jezus wybiera nie herosów, ale słabych ludzi, i na nich buduje fundamenty swojego kościoła. Wśród nich niewielu jest uczonych, biegłych retorów, lub szlachetnie urodzonych. To przede wszystkim prości rybacy z nadgalilejskiego jeziora. Bóg wybiera to, co słabe, abyśmy się nie chlubili. Wybiera to, co słabe aby to z Niego była owa przeogromna moc. To Bóg nas umacnia do czynienia wielkich dzieł. Misja apostołów jest bardzo prosta. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Treścią nauczania apostołów jest Królestwo Boga. Apostoł jest ambasadorem Boga, Jego wysłannikiem do świata. Aby stać się apostołem, a przecież Jezus powołuje na apostołów każdego z nas, trzeba wpierw stać się obywatelem Królestwa Bożego. Czy mam świadomość swojego pochodzenia i godności wynikającej z chrztu świętego? Czy jestem przekonany, że moja Ojczyzna jest w niebie, a nie tu na ziemi? Czy Królestwo Niebieskie jest dla mnie realną rzeczywistością, a może jedynie abstrakcyjną ideą? Z tego doświadczenia bycia dzieckiem Bożym, bycia obywatelem i dziedzicem Królestwa Bożego, bierze się entuzjazm i gorliwość apostolska. Muszę być wewnętrznie przekonany, że Królestwo Boże należy do mnie i jest największą wartością w moim życiu. Jeśli tak jest, to idę do ludzi, gdziekolwiek są i głoszę im, tę radosną nowinę, że Królestwo Boże jest już bliskie.